Podczas drużynowych Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w Szachach, które odbyły się w Szklarskiej Porębie, zawodnicy z uczniowskiego klubu sportowego Kiełbaska z Kościelca wywalczyli wysoką lokatę. Dotarli do szóstego miejsca. Zarząd klubu nagrodził młodych szachistów pucharami i symbolicznymi nagrodami. Dzisiaj jest szczególny dzień, bo są wśród nas szakiści, którzy w tym tygodniu zdobyli szóste miejsce na drużynowych mistrzostwach Polski Szkół i grzyskach Dzieci. To Igor Steckiewicz, Miłosz Śliderski, Maciej Anastasiak i Jagoda Śliderska. Opiekował się nimi pan Michał Anastasiak. Aby osiągnąć ten sukces, trzeba było pracować wiele, wiele lat. I sami o tym dobrze wiecie. Zaczynaliście od samych podstaw, od początku, musieliście przeżyć wiele utrudnieniów, wiele wielkich imprez, mistrzostwa międzywojewódzkie czy mistrzostwa polskie żeby właśnie trafiło się to, co w tej chwili, pamiętacie, szóste miejsce w Polsce. Ja tylko przypomnę, że w 2010 roku to już Pani Dyrektor była, akurat na takie szczęście to uczniów, że wówczas drużyna gimnazjum zajęła ósme miejsce w Polsce, a rok później w 2011 czwarte miejsce w Polsce. Także no, tutaj na tym polu już mamy jakieś tam sukcesy i ten Wasz sukces to już na trwałe, zapisze się w historii naszej szkoły, naszej gminy i nie tylko. Także gratuluję i dziękuję wszystkim. Cieszę się naprawdę ogromnie. Wszyscy się cieszymy, dlatego dzisiaj chcieliśmy Was w jakiś sposób wyróżnić. Yy, przygotowaliśmy dla Was, yy, Pani Prezes przygotowała pokary, a yy, sponsorem yy, dzisiaj jest, nie wiem, czy tak w dalszym ciągu gospodarstwa się tak nazywa, tak? Mówiliście, że jakieś tam zmiany były i to jest sponsor. Yy, tutaj mamy takie symboliczne pieniążki no. na cukierki dla was, tu na kopercie jest napisane ile tak, tam jest w kopercie, a przy okazji wyjazdu na eliminacje strefowe, no, mogą wam się by, by przydać, tak. Uład Prezesa UKS KKS w Kościelcu za zdobycie szóstego miejsca w Mistrzostwach Polskich Szkół Podstawowych. Gratuluję. Od za. Nie, nie załamywać się ten wielki sukces, widzicie, żeby cała drużyna zajęła takie miejsce, to naprawdę, naprawdę nie jest takie proste. Ale... No, no, rozpieram mnie dyma, że to akurat ja mogłem być opiekunem takiej drużyny. E, myślę, że, co wspominałem już wcześniej, że każdy z nauczycieli tej szkoły Chciałbym być na moim miejscu opiekunem na tych zawodach, ponieważ zawody randy mistrzostw Polski, Igrzyskar dzieci, e, najlepsze drużyny z całej Polski. No i drużyna tak naprawdę z niewielkiej miejscowości, która zajmuje szóste miejsce. Dodatkowo jeszcze piękne miejsce, Szklarska boręba. Obiekt, no i przepiękna pogoda, także wszystko sprzyjało sukcesowi tak naprawdę i, i dzięki temu ja uważam, że, że też to się przyczyniło po części do tej, do tej bardzo pozytywnej motywacji uczniów do tego, żeby, żeby nie przerażać się, nie zrażać się do, do tych porażek, które powiem tak, tam też nie było tak, że od razu byliśmy w gronie faworytów, bo byliśmy rozstawieni na miejscu 12, to były drużyny, które zdecydowanie miały wyższe rankingi. Natomiast my sobie naprawdę doskonale radziliśmy. Radziliśmy sobie ze stresem, a to jest bardzo ważne, żeby to opanować w przypadku szaleń. I udało nam się tak naprawdę rzutem na taśmę osiągnąć taki sukces. Także jestem dumny, bo to są uczniowie, którzy chodzą do naszej szkoły. i jestem dumny z tego, że mogłem reprezentować jako opiekun również, również naszą szkołę. Byli zmotywowani. Byli zmotywowani. I nawet przez chwilę nie było takiej chwili, takiej, takiej chwili zwątpienia, że, że się nie uda. Że, bo jeżeli nawet jeden zawodnik z drużyny gdzieś tam powątpiewał, że coś tam może nie pójść, to jednak e, drużynowo oni stanowią bardzo silną, silny skład, silny modlitw, są silni psychicznie i to ich e, razem nakręca do sukcesu. Graliśmy z szwajcarskim, graliśmy 11 rund i właśnie zajęliśmy szóste miejsce na 21 drużyn. Najtrudniejszą no partię zagraliśmy z bełhatowym, bo właśnie wtedy przegraliśmy, ale potem dostaliśmy taką motywację i wygrywaliśmy. No to jest bardzo dobry wynik, tym bardziej, że mieliśmy 12 numer startowy, więc aż tak wysoko nie przewidywałem, że będziemy. Takie w pewnym momencie były momenty słabości, w których na przykład jak w drugim dniu trzy partie przegraliśmy, jedno tylko wygraliśmy, a i mieliśmy jeden remis, był taki moment, gdzie w pierwszym dniu czwarte miejsce narobiło chrapkę trochę, a potem spadliśmy na jedenaste, ale w drugim dniu remis i wygrana pozwoliła nam zająć to szóste miejsce, na które po prostu liczyliśmy, no, które dobrze zajęliśmy, bo jest to dobry wynik. Lepiej dobrze na rąk, czy indywidualnie? Właśnie to jest różnie z tym, ponieważ kiedy się jest drużynowo, to, że ty przegrałeś swoją partię, nie znaczy, że cała drużyna przegrała. I możesz, ty naprawiasz błędy innych, ale kto inny naprawia twoje błędy, więc w mojej opinii lepiej jest jednak na drużynowych. Szachistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. A za rok, kto wie, może podium?